Nazywam się Aldona Wysocka, mam 26 lat i wychodzę za mąż 16 lipca 2022 roku, czyli w tym roku. Jestem Paweł, mam 3 lat Aldonę poznałem na portalu randkowym i od tego czasu jesteśmy razem. On jest Poznania. Ja... W na tamtą chwilę mieszkałam w Warszawie i tak zaczęliśmy najpierw ze sobą pisać. Po miesiącu do mnie przyjechał do Warszawy, przeszliśmy się na dłuższy spacer, poznałam go, poszliśmy na obiad i tak się zaczęła nasza historia. I jeszcze mocniej przypuszczałam, że przeprowadzę się do Warszawy, natomiast tak się stało, że się przeprowadziłem. Nie lubił tego miasta, nie widział siebie kompletnie w Warszawie, ale w związku z tym, że byłam już po studiach, dostałam pracę w Warszawie, to uznał, że się dla mnie przeprowadzi do tej znienawidzonej Warszawy. Byłam w szoku, ale też byłam bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, że, że będziemy mogli tutaj budować naszą przyszłość, no i że się zdecydował na taki krok po czasie, bo to już mija ponad rok. Okazuje się, że ta Warszawa dla niego nie jest taka zła, Przyzwyczaj się do tego. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że nie w jakim miejscu się jest na ziemi, tylko kwestia tego z kim się jest. jest bardzo ciepłą, otwartą osobą. Jest osobą bardzo uczuciową. Jest, jest taką narzeczoną, której każdemu bym mógł życzyć. Wybrałam się do Izy z moją siostrą i z moją przyjaciółką. Dlaczego wybrałam te osoby? Wybrałam dlatego, że są najbliższe mojemu sercu. Usłyszałam! Cześć, Izabela. Cześć, Aldona. Bardzo mi miło. Cześć, Hej, chodźcie, chodźcie, zapraszam. Karolina. Kar dziewczyny siadać. Jezu, wy jesteście wszystkie takie same. <grym> jesteście siostrami? To jest moja siostra starsza. Okay. Tak, to jest moja druga siostra przeszuwana. <grym> <grym> to jest moja przyjaciółka. Niezły zestaw, przyjaciółka plus siostra. Myślę, że dziewczyny zapewnią Aldonie poczucie bezpieczeństwa. Dopierałyście się po prostu urodą. <grymne> Lubisz tylko ciemne z długimi włosami. Znamy się od pięciolatków, więc może to było faktycznie jakoś tak powiązane, <grymne> z powiązane ze sobą. <grymne> z sobą. Dziewczyny są tak do siebie podobne, że na pierwszy rzut oka jestem przekonana, że są siostrami, albo przynajmniej są z jednej rodziny. Chciałam wszystkich wspaniałych ludzi, którzy otaczają, to, to żeby byli jak najbliżej mnie. No dobrze, jak tu jest miło z Wami dziewczyny, wzruszające to jest, nie? No bardzo, bardzo. Ja widzę, że Ty tak przeżywasz, nie? <grym> tak, bo ona jest taka właśnie bardzo uczuciowa, taka zarazem ciepa i tak od niej emanuje wręcz, więc no… Tak z jednej strony taka pewna siebie, mm -hmm. ale w środku bardzo, bardzo wrażliwa. Także tak. na pewno y, odbija się to uczucie, tutaj ta wrażliwość właśnie na tym, na tym co teraz odczuwam. Nie płacz, ja <głosy> Ja tak nie płaczę. <głosy> <głosy> Dziewczyny, przejdźmy do tematów modowych. Szukamy sukni ślubnej jakiej? Pięknej, pięknej. Nie zależy mi na tym, żeby to była księżniczka, rybka, aczkolwiek nie chcę się ograniczać, może będę przepięknie wyglądała w tego rodzaju suknie, nie powiem, że nie, ale tak jak mi się marzy suknia, to marzy mi się taka suknia, na ramionczkach, mm -hmm. tutaj w literce A, z takim dekoltem fa, w kształcie literki V. Mm -hmm. Tak to widzę. Tutaj, żeby miała jakieś delikatne, może stopienie w sensie, żeby miała jakiś delikatny połysk mm -hmm. ku dołowi idąc. A jeżeli chodzi o górę, to żeby może miała jakieś takie aplikacje jakieś, w, jakieś list, w kształcie listek, czy na przykład jakieś elementy takie z kwiatami, tak, tak, tak tak to widzę. Chciałabym, żeby w ten dzień, żebym ten dzień różniła się od, od tego, jak wyglądam na co dzień. To znaczy, żebym miała przepiękny makijaż yy, i też, no właśnie, piękne włosy, piękną sukienkę. Tak, że jak każdy mnie zobaczy, to powie: Wow, Aldona, no dzisiaj to, dzisiaj to wyglądasz przepięknie, zjawiskowo i tak, żebym ja się czuła. Tak, żebym ja się czuła, że, że to jest mój dzień i że pięknie wyglądam. No dobra, a jak Wy byście widziały tę idealną suknię? Czy, czy, czy Wasze wyobrażenia zbiegają się z tym, o czym mówiła No, czy na przykład w ogóle nie? Ja myślę, że, ja myślę, że tak, że właśnie do niej, do niej najbardziej będzie pasowała taka suknia taka opadająca mm -hmm. w kształcie literki A, może nie do końca księżniczka, ale mm -hmm. właśnie taka w kształcie litery A to będzie idealna, tak mm -hmm. mi się wydaje. Ja myślę, że Aldonka przede wszystkim musi błyszczeć, to o! znaczy musi być ta suknia zjawiskowa, ona lubi właśnie się pokazać, że ja jestem tutaj najważniejsza, zresztą wiadomo, każda ja padna młoda, ale, ale myślę, że muszą być jakieś elementy, które będą błyszczały, czyli jakiś tam brokat, albo właśnie jakieś tam delikatne zdobienia. Natomiast no, ona jest też taką niepoprawną romantyczką, więc myślę, że jakieś tam właśnie Te elementy florystyczne, jakieś tam właśnie kwiatuszki, okay. to, to tak to się przyda. No dobra, dziewczyny, ja was chciałabym trochę z jednej strony zaskoczyć, z drugiej trochę wciągnąć w ten dzisiejszy szalony plan wyboru sukni ślubnej i chciałabym, żebyście Wy wspólnie we dwie wybrały jedną suknię, którą e, przymierzy Aldona, żeby to była według Was taka idealna suknia dla niej, okej? Okay? Okay. Jesteście Sprawujemy. w stanie to zrobić? Oczywiście. Się zaraz sprawdzimy, czy jesteście w stanie, ale też chciałabym, Aldona, żebyś Ty wybrała jedną z sukien sama dla siebie, okej? Okay? Super. Jak ale zaczynamy od dziewczyn, dobra? No, zaczynamy tak, od dziewczyn, no to mają za. super gust, także też. No, przekonała się. Moje drogie, to są suknie przygotowane z myślą o Aldonie. Coś, co myślę, że mogłoby jej się spodobać, ale ostatecznie decyzja należy do Was, więc zapraszam, oglądajcie, wybierajcie, czekam na Dobra. Waszą decyzję. Zobaczymy. Nie wiem, tutaj fajnie, bo ma elementy takich listków, nie? o których mówiła Aldona, więc mhm. może mogłybyśmy zobaczyć ją w tej, mm -hmm. ewentualnie. Ona ma trochę szerszy dół. Ona jest taką no bardziej tak wiesz, księżniczką. O, tak od. Uh -huh. W tej sukience też podoba mi się to, że te ramionczka są tutaj, z dekoltu wychodzą i one chyba opadają, prawda? Tak, i to jest w ogóle coś, co Panny Młode uwielbiają. Bardzo często szukają takich sukienek, które mają właśnie opadające ramionczka, taką piękną mm -hmm. linię dekoltu, to super wygląda. Mm -hmm. Natomiast za, za, według mnie za duży, za szeroko jest tutaj właśnie ta spódnica. Tak, bo ona jest taka Czyta bardziej księżniczka, prawda? A Aldona, tak, z tego co wiem, to szuka bardziej czegoś w stylu literki A. No więc. właśnie. To może zobaczmy dalej. Ta jest też bardzo ładna. Aha. Też ma takie elementy tutaj, takich opadających jakby liści. Y, tak, mi też się podoba ta sukienka. Podoba mi się tutaj ten dekolt. To, że jest taki transparentny też. I też to jest literka V, o której mówił Aldo, tak, no nie? Tak, tak, dokładnie. I Więc... te wzory takie właśnie opadające, prze, przechodzące w dół sukni. Mhm. Y, Wydaje mi się, że optycznie mogą wyszczuplić też sylwetkę, na pewno. Mhm. Tak. I, I też ona y, jest fajną literką A, ona nie jest tak szeroka, mhm. jak y, ta pierwsza suknia, którą Dokładnie, wałastu. ta już będzie bardziej pasować. Y, jeszcze może zobaczyłybyśmy drugą stronę. No jasne. Dobrze, zapraszam na drugą. My? Tak powiem szczerze. Że ta sukienka chyba była najfajniejsza, tak, co osądzisz, Karolina? Tak, yy, tutaj w zasadzie większość tych sukienek mają takie gorsety i nie wiem, czy to jest do końca to, co Aldonka by chciała, natomiast tutaj o. widzę… To zwróciło moją uwagę. Trochę podobna do tej tak. sukienki, mm -hmm. którą wcześniej pokazywałam. Możecie przyłożyć sobie jedną Właśnie, do drugiej bo tak i wybrać. Ja trzymam dobra. już w baną. O. o zobaczcie, trochę, zobaczcie, Właśnie. one się różnią przede wszystkim kolorem, widzicie? Tak, tak, ale to jest e podoba mm -hmm. mi się ten kolor troszeczkę, nie wiem. Kroje są dosyć podobne, tu mamy głębszy dekolt i cieńsze ramionczka, tu mamy mm -hmm. szersze ramionczko. Mm -hmm. y Różnice kolorów, w obu macie, zobaczcie, warstwę brokatową, delikatnie mieniącą się. Karolina ma zupełnie inny temperament niż Martyna, więc będzie ciężko chyba pogodzić te ich gusta i e, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wybrały jedną wspólną suknię. Słuchajcie, no powiem Wam tak, jesteście bardzo blisko z tymi swoimi wyborami. <głosy> <głosy> musicie tylko postawić na jedną z dwóch. Ja jestem za tą, tak szczerze. Karolina, co ty na to? A ja pewnie się bym nie zgodziła, <głosy> <głosy> jedna musi ustąpić chyba tak. No, dlaczego wolisz tą? Dlaczego? Myślę, że właśnie podoba mi się ten dekolt w tamtej, mm -hmm. ale tutaj jednak to zabudowanie troszeczkę mniejsze mm -hmm. i ramionczka trochę szersze, nie wiem mm -hmm. dlaczego, ale może patrzę bardziej pod kątem siebie. <śmiech> ja, <śmiech> ja, ja też. <śmiech> <śmiech> znaczy moim zdaniem trochę to. za dużo jest tutaj tiulu i ona taka bardziej już pod księżniczkę podchodzi. Chociaż no mogę się Nie, mylić. Ale są niewielkie tak? one obie. No. E, ustąpię, <głosy> <głosy> siostrze Aldony, i e, przymierzymy tą sukienkę w takim razie. Tak, <głosy> tak jak, troszeczkę niechętnie, ale.. <głosy> <głosy> Ale już odstąpię. Odpuściłam w walce o sukienkę pierwszą dla Aldony, bo stwierdziłam, że to jest jej siostra, że, że wypadałoby, jeżeli takiej zależy, żeby zobaczyć Aldonę w tej pierwszej kreacji, żeby to jednak był ten wybór. No nie wiem, spróbujmy. No dobra.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 nie taka trochę księżniczka wygląda w tej e sukience. Dzisiaj, no, że fasna jak księżniczka. Ale w ogóle zupełnie nie. To jest moja siostra. <laughs> no właśnie, jak pierwsze wrażenie, kiedy widzicie ją w sukni ślubnej. Hej, dziewczyny. No, no ja, ja właśnie y, miałam mówić, że na pewno nie będę płakać, ale czuję, że coś mi się zgadza. <laughs> nie jestem z tych płaszczących właśnie. E, przyznam szczerze, że ja jestem raczej, jestem bardzo wrażliwa, ale, ale nie wzruszam się mm. <laughs> takimi rzeczami, a jednak to, to, że to jest ta mała siostrzyczka, która wyrosła no, na, na dojrzałą kobietę, e, i tak szybko jakoś, nawet nie spodziewałam się, że, że będzie miała chłopaka narzeczonego. Niedługo zaraz weźmie ślub. Bardzo ładnie. Tak, generalnie podoba mi się, aczkolwiek jeszcze chętnie zobaczę Aldonę w innych <tosłuch> opcjach. <tosłuch> Uważam, że powszerza Aldonę, ta sukienka. jest nie do końca w moim kolorze, bo ja widziałabym ją w bieli, a to jest taki brzoskwiniowy kolorek i wygląda tak trochę ciężko w tej kreacji. Jest ładna, ale nie robi efektu, na który, że tak powiem, czekamy. Ogólnie jest jeszcze trochę za długa na mnie, więc... Jeszcze jest to dla mnie troszkę takie niekomfortowe pod tym względem. Muszę też bliżej podejść do lustro. No, będę widziała siebie Zobacz tak Zobaczcie troszeczkę, pooglądaj. Jak się pooglądaj, a potem, wiesz, z dystansu nam powiedz, jak, jak, jak to czujesz. nie jest ładne. Ładnie ci. No. Czy to jest to, czego szukałaś? Pięknie, jest na pewno pięknie. To co Ci się w tej sukni nie podoba? Z czym dziewczyny nie trafiły? <grystanie> ja. To znaczy, ramionczka mogły być cieńsze, bo one są raczej takie szerokie tutaj. A tak ogólnie rzecz biorąc, no to trafiły powiem, bo mhm. chciałam delikatne zdobienia, które mam. Chciałam, żeby ta suknia się tak... Była właśnie w tej kształcie litery A, więc y, no, też, też wydaje mi się, że to się wpisało, aczkolwiek już powoli jest y, delikatnie taka księżniczka. No dokładnie. Delikatnie. Co więcej, ogólnie mi się podoba, ale to jeszcze, jeszcze się zastanawiam, czy to jest to, na co, bym się, na co się zdecyduje. Tylko ona jest delikatna, nie chcę Wam powiedzieć, to nie jest rakiecka, jakby jest niby okej, okay, ale zupełnie tego nie czuję. Miła, co? Od początku ty tak. tym mówiłyście, że ona jest taka... To jest taka dobra osoba. nie no ma nic złego. Wydaje mi się, że Karolina, nie masz co się wstydzić tego wyboru, bo naprawdę jest bardzo dobrze, ale ja mam takie poczucie, że ta suknia jest poprawna, ale dla Aldony zbyt poprawna. Czyli trzeba mi jakiegoś takiego pazura u niej, mm -hmm. czego ten model tak, nie tak, ma. Tak, dokładnie. Tak, tak. Dziewczyny już się przekonały, że mega ciężko się wybiera z wieszaka. Tak, ciężko się wybiera z wieszaka. No ale teraz Ty się o tym przekonasz, ma Wszyscy mają porówno. Jesteś gotowa? Tak, jestem Idziemy wybierać kolejną? Jasne. No to chodź, zapraszam. Szczerze mówiąc, obawiam się, że to nie będzie takie proste. Mm. Raczej będę stawiała w taką sukienkę w okroju literki A z dekoltem, z takim motywem roślinnym, takim w stylu romantycznym, ale z drugiej strony to jestem nieobliczalna i z jednej strony może mi się podobać to, a później zobaczę multum sukien i zdecyduję się na kompletnie inną. O, no, jest romantyczna. Jeszcze taka kokardka tutaj. Piękna. Jest trochę błysku, trochę Jest, jest właśnie. Zalotne tutaj ramionczka z delikatną falbanką. Mm. Bardzo ładne są te ramionczki, bardzo mi się podobają. Mm -hmm. e, aczkolwiek jednak ta kokardka tak niekoniecznie. Ta to można wiesz. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Uciąć. Też ładnie, bardziej taka gorsetowa, prawda? Mhm. Mm gorsacik. Ciekawa też propozycja. Ta też jest bez ramionczek, prawda? Mhm. I bardziej taka rybka. Tak. Mhm. Też tak niekoniecznie. Może właśnie też kwestia tego, że one są już bez ramionczek, tak? Jednak tu masz wolałabym. też taką rybkę i z ramionczkami delikatnymi. I z kwiatkami, i trochę błysku. Bardzo ładna, bardzo ładna, ale nie ale, w moim klimacie. Ale tak się dalej, dobra, to na drugą stronę. Okej. Okay. Mmm… Tutaj… O. No ładna, ładna, bardzo ładna. Nic nie chcę sugerować, ale… <śmiech> <śmiech> zobacz, jak podciągniesz troszkę te miseczki, zobacz, jak ona okay. ma ładne coś, widzisz? O, zobacz, ona jest piękna, tylko troszkę te miski opadają, więc tego też tak, tak, tak nie widać, Tak, tak, ciężko właśnie o. zobaczyć. Znaczy, bardzo mi się <śmiech> podobają te aplikacje. Ciekawa jestem, jakbym się nie prezentowała, ale ciężko, powiem szczerze, bo jest tyle tutaj przepięknych sukien, że wybrać się na jedną, jedyną. Ja nie wiem o co chodzi, ja <grym> najchętniej wszystkie przymierzyła. Właśnie, dokładnie, dokładnie, więc e, przejrzę jeszcze. Tak, patrz jeszcze wreszcie. dalej. Ja muszę zawsze e, wszystko e, zobaczyć. Aldona się zastanawia, główkuje, kombinuje, myśli, ale nie wybiera. A jednak o wybór tutaj chodzi. Yy, o Boże, tutaj nie ukrywam, no ramionczka są przesłodkie, po prostu urocze, urocze jak najbardziej. A Ty lubisz yy, kropeczki, widzę po rajstopkach, <śmiech> więc może, może. <śmiech> może też. To będzie trudny wybór, naprawdę. <laughs> Jeszcze zobaczę w dalszym ciągu. To już bardzo się błyszczy. Wydaje mi się, że, że nie, że, że, że nie. To jest propozycja, która bardzo podobała się Martynie, wiesz? Tak? Mhm. Marta lubi się błyszczeć też, więc może też w kontekście jej samej. Ale nie ukrywam, jest piękna. Jest piękna, nie można tego odjąć, tej sukience. Mhm. Zresztą jak wszystko. Ale sama jej nie wybierasz, bo jednak za e, dużo tam się dzieje. Za dużo się mhm. dzieje, za dużo. Mhm. Tak. I ostatnia. Więc to też jest ciekawe. Ale jednak urzekłem nie z tej strony no. i urzekła mnie tak kropeczka. Kropeczki, kropeczki czyli, czekaj, myślisz nad kropeczkami albo nad tą? Tak, tą. Albo? Albo, albo, albo. Tą? A tamtą też, czy nie? E, którą? Tą? Tą? tą? Nie tą, tą, tą? poprzednią. Tą? tą? No też, też, też, Czekaj, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, tak, na oku? mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. No musisz 75% swoich typów odrzucić. Na co to postawić? No właśnie, dokładnie. Nie przymierzałam jeszcze też takiej, żeby była tak gorsetowa, bardziej też przymierzałam w takim um, stylu, aczkolwiek nie było aż tak tyle błysku z drugiej strony. Um. Ciężka sprawa. No ciężka, ciężka. Gorset ładnie robi figurę, podkreśla, ale tamten model jest czaterski, jeżeli chodzi właśnie też o podkreślenie talii, uwypuklenie biustu. Obie sukienki no, są takie, uh, że ciężko między nimi wybrać. No, bardzo ciężko. Nie wiem, jakaś to wyliczanka? Czy... Ja Ci podtrzymam jedną obok drugiej, Ty sobie popatrz tak i podejmiesz decyzję Uwaga. Uh. Nawet jak ma tren, abyś trenu nie chciała… To jest może... lżejsza, jeżeli chodzi lżejsza? o… Lżejsza? Tak, ta, ta. Ta gorsotowa. Spróbujmy tą. Dobra. Tą. Proszę bardzo. Dziękuję. Łap, zobacz, lekka, widzisz? Sam raz na letnie wesele. No to co, idziemy mierzyć? Tak, tak, oczywiście. Ach, cztery godziny później, cztery, dwie, w końcu jedna wybrana. Suknia o kroju małej księżniczki w kolorze Moreli z aplikacjami w kształcie kwiatków i delikatnymi ramęczkami z falwanką. Jak w bajce. Jak prawdziwa księżniczka. Księżniczkę? No trochę tak. Jak się podoba mój wybór? Ładnie. Zupełnie inny. Tak, zupełnie inny, ale ym, nawet bym powiedziała, że chyba jesteśmy bliżej mm. niż dalej. Czyli co, czujecie, że Aldona lepiej dla siebie wybrała niż wy dla niej? Przez <śmiech> do tego? Prawda, że tak? ciężko przyznać. Troszeczkę tak. Suknia jest bardzo wygodna, jestem zaskoczona, bo jest tutaj gorset, więc bałam się, że bardzo będzie mi ściskać, a nie czuję tego, czuję się w niej lekko, także jestem nią zachwycona. Jest piękna, no co to ukrywać, jest po prostu piękna. Jestem zaskoczona, że sama sobie wybrałam tak, taką dobrą opcję. Daje więcej takiej lekkości, mam wrażenie, przez to, że nie ma tych ramionczek takich obszernych, mm -hmm. tylko ma mm -hmm. takie... No w sumie padające na ramiona, no tak, można tak, też chyba taką koncepcję tak. zastosować, że… możesz je sobie naciągnąć mm. zupełnie naciągnąć. na górę mm. na ramiona, to mm -hmm. jest w zależności od tego jak chcesz. Często jest tak, że na przykład na wejście dziewczyny mają opadające, ale w momencie, kiedy zaczyna się impreza, taniec, to żeby nie mieć tej takiej niepewności, a czy gorset mi się przesunie, nie przesunie, to wtedy zakładają sobie na ramiona, bo po prostu czują się pewniej. Mm -hmm. Więc tutaj mamy z tymi ramionczkami taką możliwość po prostu manewru. Ale ona tak dostojnie chodzi to, nie? Jak byś czuła, żeby chodzić do kościoła. W takiej opcji też się to ładnie prezentuje. No. Jeszcze bardziej romantyczny jest wtedy ten element. Piękna jest jaskienka. Bałam się jej, ale jest przepięknie. Jest przecudna, jest po prostu... sypnio z bajki. Jest fajnie, ja mam teraz poczucie jeszcze, że ten gorset jest trochę za nisko dla Ciebie, mm -hmm. on jeszcze nie, wypucha, mm -hmm. nie wypycha biustu, on nie jest na odpowiedniej wysokości, mm -hmm. więc jeżeli to by była jakby faktycznie Twoja suknia szyta mm -hmm. na Twoją figurę, to ona prezentowałaby się, jeżeli chodzi o kształty, mm -hmm. o niebo lepiej, bo teraz ten gorset w tej sukni jest dosyć niski mm -hmm. i on musi po prostu być absolutnie wyżej. Wyżej, mm -hmm. to na pewno, to na pewno. Ale jeżeli chodzi tutaj, no to wydaje mi się, że podoba mi się ramionoszka wartowa. Fajne, nie? Taki, hmm. Tak, oryginalne, tak. No i oczywiście ten motyw roślinny, <grym> tak jak tak chciałam. Jak chciałam. <grym> ja jeszcze zauważam jedną rzecz, że tam masz taki trochę tak. pazur. O, jest, jest rozcięcie. Rozcięcie okay. na nodze. Naprawdę? No bardzo ten Jela, Nie, nie. Zobacz, Słuchajcie, ja jestem za tym, żebyśmy zobaczyły sobie coś zupełnie innego, bo jak patrzę na Twoją buzię, to mam wrażenie, że jesteś zakochana w tej Taka cukierkowa wręcz, prawda? I jesteś piękna i szczęśliwa i w ogóle jak miałabyś wyjść w tej sukni, to… Myślę, że byłabyś szczęśliwą panną młodą, więc ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa, że jak coś to mamy suknie, dlatego ja teraz chciałabym, nie wiem, jakoś bardziej poszaleć może, co? Mhm. Jasne, pisze się na to. No i dobrze, bardzo dobrze, bo jeszcze nie wiem co to będzie, ale na pewno coś ładnego. Także będziesz musiała mi zaufać. To co idziemy mierzyć? Oczywiście, jak najbardziej. No to chodź, jak, najbardziej. jak patrzę na Aldonę, to ona po prostu każdą komórką swojego ciała pokazuje, że ona czuje tą suknię i że ona jej się podoba. I mam wrażenie, że też ta energia jest wyczuwalna dla wszystkich tu obecnych, więc to jest moment, w którym moglibyśmy skończyć te przymiarki. Ale, ale nie było jeszcze mojej propozycji. Dajcie szansę. Co myślisz? Błyszczy. No, na pewno będzie królową pakietu. No, piękna. Ten dekolt no, jest z pazurem. To już nie e... moja zasługa. To Aldonska ma taki imponujący dekolt, aż żal go nie pokazać. No, ale nie tak można to ciągnąć to wzroku. Nie można tak. Ja myślę, że Pawłowi będzie się bardzo podobało. <grystanie> Paweł, no Pawłowi na pewno, Paweł uwielbia y, y, suknię, w którym ten bius jest wyeksponowany. <grystanie> a, nie wiedziałam, a <grystanie> także, także to na pewno. Ale, ale czy Ty się czujesz komfortowo? Czuję się dekultem? komfortowo, w dekolcie tak, jak najbardziej. Bo mówiłaś o literce V, ale wiesz, nie wiem czy do pępka. No już może nie przesadzajmy, że do pępka błyszcze, to na pewno. Więc y, gwiazdy wesela na pewno będę. Nie, gwiazdo ślubu, gwiazdo wesela. Bardzo mi się podobają właśnie te aplikacje, bardzo mi się podoba ten dół, który jest po prostu... <grywa> rozpływa się nam tutaj. Na no co mogę powiedzieć? No po prostu wow, <grywa> robi efekt wow, robi efekt wow. Jeżeli chodzi o jej dół i o jego objętość, to jest taka rzecz, nad którą możemy pracować. Z każdej sukni możemy stworzyć większą, ale też możemy ją lekko odchudzić. <grywa> czyli ten dół nie musi być tak szeroki. Natomiast jak patrzę sobie teraz na Ciebie na Twoje proporcje, to ten dół jest, mam wrażenie, idealny. Może on jest trochę większy niż taki, o którym myślałaś, mhm. ale on przepięknie kształtuje Twoją sylwetkę, robisz mhm. się od razu bardzo wąska u góry, robi się super szczuplutka talia, dzięki temu, że ten dół jest po prostu nieco szerszy. Góra przede wszystkim bardzo fajnie leży. Mhm. I wiesz przez to, że jest taka transparentna, mhm. jest sexy, ale jest taka lekkość w niej, nie? Tak, mhm. tak, tak, tak, jest lekkość, tak. Nie no, Twoja sylwetka świetnie się prezentuje w tej, tej sukience, naprawdę jakoś wszystko to, co jest super. Jestem wyeksponowany. Słuchajcie, oczywiście, ym, z Twoją decyzją musimy trochę poczekać. Mm -hmm. Dowiemy się na koniec, którą suknię wybrałaś, ale to jest najlepszy moment, żebyś. Tak, spojrzałaś na nie, chcesz, żeby cię podpowiedziały? Tak, oczywiście, że tak. No. Chcesz się podpowiadać? Ba bardzo, bardzo liczę na ich. No dobra, zaprosiłam. To podpowiadajcie. słuchajcie. Karolina? No? Czy Martyna? Nie, na... To Pierwsza suknia, ten mój wybór. Zachowawcza właśnie, może tak bym powiedziała, też ładnie, ale y, troszeczkę no w porównaniu na przykład do tych kolejnych to wydaje mi się, że troszkę Cię pogrubiała. Druga suknia, no to też taka bajkowa, taka bardziej y, kopciuszek na balu, e, no, a ta trzecia nam robi wow, efekt wow, także no ja bym wybrała to, Trójkę wybierz Panie. Jest zjawiskowa, jest... Y, no króluje, króluje na parkiecie, ja też wyobrażam sobie, że ona wchodzi w tej sukience na ślubie, ciągnie się za nią ten długi tren, no i wszystkie, absolutnie wszystkie oczy są skierowane na nią, także no mam nadzieję, że go wybierze. Kartyna. Ja uważam tak. Podobnie jak Karolina, bo pierwsza sukienka była. <laughs> pierwsza sukienka była też taka właśnie zachowawcza, że na, no, wyszła aldonka, ale że tak powiem, nie zrobiła może takiego. Zrobiła na mnie wrażenie, bo widziałam ją po raz pierwszy w sukni ślubnej, prawda? ale nie zrobiła takiego wrażenia, jak zrobiła przy tej sukni, bo e, zdecydowanie widzę ją przy ołtarzu e, w takim wydaniu. Jest bardzo kobieca i jest e, też bardzo elegancka, e, dlatego też uważam, że do Aldony jak najbardziej pasuje. Dziewczyny zakochały się ewidentnie w tym <grytka> <grytka> Ty też widzę, że jesteś rozpromieniona, ale też miałam takie wrażenie, że byłaś pod ogromnym wrażeniem przy drugiej sukni. Okay. Też ją czułaś, też Ci się podobała, okay. y więc decyzja będzie ostatecznie należała do Ciebie, dobrze się nad nią zostanę. <laughs> a, a to jest idealny moment, żebym zaprosiła Cię do moich ekspertów, którzy zajmą się Twoją piękną fryzurą i wspaniałym makijażem i y mam nadzieję, że po metamorfozie Cię już tu zobaczymy, przepiękną, wybranej przez Ciebie suknię. Czas na metamorfozę aldony. żeby mogła mieć piękny makijaż, to oczywiście najpierw trzeba mieć super kosmetyki i zarówno te pielęgnacyjne, jak i kolorowe można bardzo szybko, łatwo kupić sobie przez internet, więc ja wybieram coś super, co jest dobre, sprawdzone i dla panny młodej szczególnie to jest ważne, trwałe, ale tak zakupy może robić nie tylko przyszła panna młoda, tylko każda z nas. A teraz specjalnie dla Was mam kod rabatowy na markę Lumen, którą możecie zakupić na ezebra.pl, minus 20% na hasło Wedding Dream. Minął. dziewczyny zaczynamy, zobaczmy na jaką suknię zdecydowała się Aldona i jak wygląda jako panna młoda. Jesteście ciekawe? Jesteś bardzo bardzo, nie możemy się doczekać. No właśnie, to już dłużej nie czekajmy. Aldona, chodź do nas! No zobaczyć, to Ja cię kręcę. No. Ja. i nie jak pięknie! To jest po prostu coś cudownego. W życiu nie pomyślałem, że tak to będzie. Naprawdę! Naprawdę to, Co mówisz mnie tak uszczęśliwia? Właśnie dla takich momentów to robimy. Tobie się oczy szklą siostrze, tak. oczy szklą. Ja nie, no, Ja się zastanawiam, co by Twoja mama powiedziała, gdyby cię teraz zobaczyła. Mama jest dla mnie wielką inspiracją. Właśnie, o ile, O ile nie wzruszał się tak łatwo, to w kontekście mojej mamy bardzo się wzruszam. To jest osoba, po prostu której po prostu zawdzięczam, że jestem tutaj, tak, gdzie jestem. Bardzo całe życie mi pomagała we wszystkim i jestem za to jej bardzo wdzięczna. Bardzo wdzięczna i nie mogę się doczekać, aż po prostu zobaczy mnie w tej sukni już w tym wspaniałym dniu, tak? Bo to jest coś, myślę, dla niej najpiękniejszego. I, no i jest dla mnie po prostu wielkim oparciem. Zawsze była, zawsze jest. Tata zresztą też. Ale w kontekście mamy po prostu zawsze bardzo się wzruszam i bardzo, bardzo doceniam jej wszelkie starania. To jak nas wychowała, mniej siostrę. To, że zawsze właśnie była dla nas. i No i z jednej strony, właśnie tak wspomniałam, bo szkoda miżej po prostu to nie mogło być. Mama, jestem taka, taka, aby od samego początku, aż po sam koniec. Ale na końcu najbardziej. A no to już w ogóle, to co łez. Nawet moje oczy wyglądają inaczej, to jest nie, niesamowite, naprawdę. Już nie mówię o powiekach, ja mówię po prostu o oczach, jakbym miała inny kolor oczu. Podkreślony jest. Jak pięknie, jakie włosy. Wow! Nie, no, nie, nie, to w ogóle przerosą moje oczekiwania. Totalnie, totalnie. To jest tak piękne. Cały kształt jest tak piękny. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Od początku chodziło o efekt wow i chyba się udało, bo ciągle mówisz: wow! To jest zdecydowanie, zdecydowanie. No to piąteczka, co? Mamy suknię z efektem wow. Tak, mamy Pannę tak. Młodą z efektem WOW. Ja życzę wam, żeby ten dzień, ten najważniejszy dzień był ogromną radością dla Was wszystkich, dla Ciebie, siostry, przyjaciółki, mamy, dla całej, całej rodziny. Myślę, że Twój narzeczony, jak Cię zobaczy, również będzie zachwycony i Bez oczka mało. mu się będą szkliły zupełnie <śmiech> tak jak teraz Wam. Wszystkiego najlepszego mam Bardzo dziękuję. <śmiech> Bardzo dziękuję. Jestem po prostu w takim szoku, naprawdę, naprawdę, nie spodziewałam się moja siostra po prostu jak ja patrzy na nią to już tam Ja nie płaczę. Nigdy. Martyna! Nawet Martyna, która nie jest typem wrażliwej osoby Jezu, aż tak dziękuję. mocno, to już widać, to po widać po się. To widać herpada, nie? Emocje. Ma masakra jest przepięknie, przecudownie, po prostu nie wiem, co leżyście ze mnie zrobili, ale powinniście w ogóle osoby. Wow. Jest wow. pięknie, wspaniale, czyli tak jak miało być. Tak, Dokładnie. Yes. tak, tak. Ślicznie Dokładnie, jak sobie no, nawet nie wymarzyłam, bo po prostu. Przerosło totalnie moje oczekiwania. No i właśnie po to tu jesteśmy dzięki. Pięknie, pięknie. To jest takie. Śliczne. Piękne, naprawdę. I ten wisiorek. Panią też mam ochotę tak pszczulić. Taki sukces, co to. Mamy to.